Ja, ja, ja. krok, mam nadzieję, w dobrą stronę. I kolejny rok, w moim domem. Stolówka jak Omen, dziecko mojego ducha, nie liczę na miliony. Mam nadzieję, że posłuchasz. Ducha ten rap biznes, tak jak błogosław biznes. Tych, co życzą, myślę. A biją wiązki, szukają, gdzie zysk jest. Drobcują jak zysk, skończą się jak christmas, ruszą jak bombki. Nigdy nie zrobię nic w w sobie Jeśli ci tak postąpię, Boże, na mnie w chłopie Paranoje To właśnie liczy się w wie. hopie Własnym krokiem, jak nie pyknę i na tej serowie nie boję Mówią, że jestem dziś na Tobie To spoko, napiszcie prośba o na moim grobie słowo w słowu Zagęczam u umowie z bokiem, A próbowo, zagęczam to ludziom, co byli obok o co? Mówimy, że niech w moim zmiastu Częstuję na sproku, na rynku razem z bogiem, Za okiem ludzi, ludzi Upatrujących szczęścia Sąsiadka szuka z bokiem Pijanego męża, Ktoś dla mnie wrzuca węża, By lepiej piszła Oficjalnie poszli spiedzać Dalej kawał miasta Nie jedna w maska porwie prawa krawadziarza Kolejny ruchomy Cęwa koła do samego rana Prawda święto Użnymi imionami Wymiana koleżmanek między swymi kolegami Ramy czasowe, jak zawsze zatracone Jak się lała wczoraj buda To wiek, jak masz kartonkowe Momenty dali W to jest standard Czwarte nie palę, tu brodę Zapraszasz Dla wielu normalka, a dla wielu skandal, Ale to, co ty kochasz, o komuś się Mimo wielu doświadczeń, tachania nad bagażu, nadal umiem wdepuntów, no to natura wywijasów, tu słów bogaczy zasób, adekwatny do zasobów, pewnie nie minimalista, ale sram na materializm ziomu, to Jest tu komuś zawsze coś chce udowodnić, nie dopuszczę by w ekipie, pojawił się do szkodnik, twój wiele hajs uglądnik, żali się w mojej jeden jeden zasrany róg i myślał, że na czy dalej niejedy chciłby, ziwieczy wszystko to co mam plan, ja to świadczenia tak także nie Byś stawał na głowę bezowa, ja nie przestanę Rapacja to nie wypadek, że związany z nawijaniem Z gdy sekcji, ja nie niezastąpiony, Zastrzegam ten numer jeden, jest dla mnie Nie ma się prawa w nim biegać I nie przeskoczą z nowością, likarz to żywa, legenda Vivo w bagażu doświadczeń, nadal nie zbieram Kim byłby, gdyby, gdyby nie on Gdybym nie powyciągał wniosków Gdzie byłbym, gdyby, gdyby nie on Nie działam pienią, bo wygrzewam w na słońcu Kim byłby, gdyby, gdyby, gdyby nie on Gdybym nie powyciągał wosków, gdzie byłbym, gdyby, gdyby nie on? Nie działam w cieniu, bo wygrzewam twarz na słońcu.